Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloe i obmyj się.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 Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali się ich w słowach Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie Jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli Jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy kto uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli Jego rodzice, ma swoje lata, Jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do Niego, daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział. Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego. Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im. Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli. Bądź Ty sobie Jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek. W tym wszystkim to jest dziwne, że Wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę.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 Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli i rzekli do Niego, Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Tematem dzisiejszej dobrej nowiny jest światłość i ciemność. Światłość jest symbolem prawdy, dobroci i Bożej obecności. Ciemność natomiast jest obrazem zepsucia, zła i tego wszystkiego, co grzeszne. Jezus przywraca wzrok niewidomemu od urodzenia. Ten, który dotąd żył w ciemnościach, dzięki Jezusowi może odtąd prowadzić życie w świetle. Ten dzisiejszy fragment ma zatem przesłanie głęboko duchowe, zresztą tak jak cała Ewangelia Janowa. Nie chodzi w niej wyłącznie o opisanie pewnego faktu z życia i działalności Jezusa, ale o ukazanie sensu, przynależności do Jezusa. Bycie uczniem Chrystusa to pozwolenie Jezusowi, aby usunął z naszych oczu łuski ślepoty i udoskonalił nas w poznawaniu prawdy i w życiu na co dzień w Bożej mądrości, która przecież jest światłością oświecającą nasze życie. Przynależności do Chrystusa nie określa metryka chrztu, ale życie w światłości, którą jest Ewangelia, Słowo Chrystusa. Tej wizji przeciwstawia się świat ciemności. Ludzie źli nie chcą przyjmować Bożego światła, aby ich złe postępowanie nie wyszło na jaw. Wolą żyć w zakłamaniu, ciemności własnych grzechów. Właśnie dlatego skazano Jezusa na śmierć krzyżową aby uniknąć odpowiedzialności za swe złe postępowanie. Lecz faryzeusze i uczeni w Piśmie nie zdawali sobie sprawy, że śmierć Chrystusa nie jest Jego przegraną, ale Jego triumfem. Po dniu wielkopiątkowego mroku nastanie poranek zmartwychwstania. Prośmy Chrystusa Pana, aby każdego dnia otwierał nam oczy do coraz lepszego poznania prawdy, którą jest On sam i do życia w blasku Jego światłości.